Się Jestem w świecie moich marzeń I biegnę po łące Biegnę po łące. Pośród jaśminów i dopoli poli Wątpię, czego szukam. Nie wiem, gdzie iść, komu zaufać, dlatego. Zamykam oczysz u mnie woda